Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie Czy potrzebujesz milionów, a przynajmniej setek tysięcy wyświetleń miesięcznie, aby zarabiać dobrze na swoim kanale YouTube, aby mieć z tego kanału jakieś zyski I jest to o tyle słuszne pytanie, że w takim powszechnym mniemaniu, często nawet spotykanym w moich komentarzach jest to, że musisz mieć kanał jak PewDiePie, Wardęgę, czy Abstrahuję, no, robią oni naprawdę nawet na mnie wrażenie? Miliony subskrybentów, setki milionów wyświetleń, no i pewnie sporo kasy z reklam, abyś jakoś wyżył. I jak to się ma do drastycznego obniżenia stawek AdSense, gdzie masz naprawdę jakieś grosze, mój kanał ostatnio tam 1,40 dolarów razy 4 odjąć podatek to pewnie jakieś 150 zł. I w zasadzie rozwiązanie widzę tutaj tylko jedno sprawdzone przeze mnie. Nie twórz kanału dla wszystkich, bo tak naprawdę będzie on dla nikogo. Skup się wyłącznie na takiej promocji swojego produktu, swojej usługi, czy cokolwiek tam nie sprzedajesz, ale nie polega to na takiej nachalnej reklamie typu Kup moje kolejne gówno, ja po prostu stwórz jakąś serię tutoriali, serię fajnych filmików, które opisują cechy Twojego produktu, z dwóch poziomów, prawda, z pozycji Twojej jako twórcy oraz użytkowników tegoż to produktu, czyli Twoich konsumentów, a w zasadzie przyszłych klientów. Oczywiście musi być drugi warunek podstawowy, produkt naprawdę musi być cool, musi być ok, nie jakiś oszukańczy, typu kolejna piramidka, czy make money, prawda? Coś, za co naprawdę ręczysz, gwarantujesz swoją osobą, dałbyś sobie za to obciąć głowę. I podam ci parę przykładów z mojej firmy, i to w zasadzie z ostatnich tygodni, co mi się tam przypomniało, tak abyś zrozumiał yy, o co mi chodzi, moja firma jest moją firmą, ale myślę, że w prosty sposób ekstrapolujesz to na firmę swoją i jestem lekarzem badającym kierowców i możesz nawet teraz wpisać w Google jak przedłużyć prawo jazdy i na pewno natkniesz się na mój filmik kliknij w ten filmik zaledwie 6000 wyświetleń przez kilka lat tylko jest druga sztuczka, że badania na przedłużenie prawa jazdy kosztują 200 zł. No, oczywiście nie przyjdzie mi tutaj zaraz 6000 ludzi, przyjdzie tam zaledwie parę procent, może 1%, może nawet ileś tam promili. Natomiast nie dalej niż sytuacja z wczoraj. Dzisiaj jest niedziela, wczoraj była sobota, mail od ziomka, prosi mnie o pilną wizytę, wyjeżdża za granicę, prawko kończyło swoją ważność. Nie lubię takich sobotnich wizyt, postawiłem mu termin, albo w ciągu godziny dojedzie, albo jakby to powiedzieć, wypad z baru. I co się okazało? Że ten ziomek przejechał aż 70 km w zasadzie z drugiego województwa z Wielkopolski aby załatwić sprawę No i załatwił 10 minut mojej pracy A ja po prostu miałem z czego zasponsorować żonie całodobowy może nie całodobowy, ale całopopołudniowy wypad na miasto. Także za pieniążki tego zioma, żeśmy sobie Y, zrobili wieczór w knajpie. No, a przy okazji y, gadka, szmatka się okazało, że Goś miał aparat ortodontyczny i jeszcze obejrzał kiedyś mój filmik na temat irygatora do czyszczenia zębów. No, w sumie to pogadaliśmy sobie jak kumple i jeszcze napisał mi pozytywną opinię na Google+, bo naprawdę rozwiązałem mu jakiś problem. Sam nieproszony opinię napisał. Kolejny filmik, English Doctor in Wrocław, a w zasadzie parę filmików. No, może z 2000 wyświetleń do kupy właśnie tych kilku filmów. No i kilka dni temu mail od Pani z południowej Afryki. Naprawdę Czarna, murzynka, bardzo ładna Pani, elegancka. Mieszkająca w Polsce, ożeniła się ładnie z Panem, który mieszka w jednym z byłych miast wojewódzkich, niedaleko Wrocławia. Nie powiem jakiego. No i co ci ludzie potrzebują? Wypełnienie prostego, angielskiego formularza wizowego dla jej męża, no bo chciał jej rodzinę w południowej Afryce odwiedzić. No, przy okazji recepta na parę leków dla tej pani No, yy, gadka, szmatka, może z 20 minut mojej roboty I teraz pytanie, czy nie mogli oni zrobić tego tam, gdzie mieszkają, prawda? No i pewnie by mogli, bo 100-tysięczne miasto, no teraz powiem, że Legnica i w tymże mieście na pewno jest jakiś lekarz, który zna angielski, zna ten angielski lepiej ode mnie, tylko, że tenże lekarz zapewne ma sto wymówek, a może tysiąc wymówek, żeby nie wejść na YouTube, a żeby nic nie robić, tylko sobie żyć tam w swoim ciekawym świecie. Książeczki Zdrowia dla Ukraińców, temat, który wypłynął mi całkiem niedawno, y, przybyło ich do Wrocławia i pewnie do Twojego miasta całe mrowie, część gdzieś tam pracuje w gastronomii, przy żywności, no lub często pracują tam, gdzie po prostu te książeczki zdrowia sanepidowskie są wymagane. I co robię? Prosta strona internetowa w ich języku oraz filmik z napisami po ukraińsku. Nawet nie znam tego języka, y, jedynie co zrobiłem to captions po ukraińsku. No i wszystko działa. Tak im się to spodobało, że opisali mnie nawet na jakimś swoim forum No i od roboty się nie mogę opędzić. I jakie były moje koszty? A mianowicie prosta inwestycja, 200 zł za przetłumaczenie paru już istniejących polskich filmów oraz napisania kilku artykułów w ich języku. I nawiasem mówiąc, kto to zrobił? Zrobiła to lekarka, która przyszła do mnie po tą książeczkę, też gadka szmatka Była dobrym klinicystą u nich, no niestety system ją zmusił do emigracji zarobkowej do Polski, yy, miała pracować w piekarni, przyszła do mnie po tą książeczkę, no nie wziąłem za książeczkę, napisała artykuły, przetłumaczyła filmy, zna, zna ukraiński, zna rosyjski, no i bum, mam kilku Ukraińców po książeczkę zdrowia sanitarno-epidemiologiczną tygodniowo. Także mam już taką cichą nadzieję, że zrozumiałeś o co mi chodzi i w moim przypadku są to naprawdę takie niskobudżetowe filmiki typu Gadająca Główka dokładnie jak ten teraz, ale dość dokładnie opisujące to co robię. A w zasadzie robię to, że uświadamiam ludzi o pewnym problemie, a rozwiązaniem jest co? nie Nienachalnie przedstawiony na samym końcu filmu mój produkcik, a w zasadzie cała gama produktów, bo z reguły robię jeden produkt na jeden film. Uczciwie też powiem, że nie sprawdzają mi się jakieś tematy ogólne, czyli PewDiePie raczej bym być nie mógł. I być może są one dla mnie ciekawe, są to ciekawe zdarzenia z mojego życia czy coś w tym stylu, prawda, ale kompletnie nie interesujące większość czyli prawdopodobnie ciebie, czyli raczej bym tutaj padł jak kawka na daily vlogging, prawda, czyli Gary V raczej ze mnie yy, nie będzie. Natomiast, takich osób których wspólnym mianownikiem jest to, że obejrzały mój jakiś filmik, jeden czy wiele filmików, no jest co najmniej kilkanaście w tygodniu, chcesz sobie tam sprawdzić moje ceny, wejść wejść na którąś ze stron internetowych, od stówki w górę, prawda? No i sobie tam jakąś matematykę y, można zrobić. I ci ludzie naprawdę się cieszą, że mogą ze mną porozmawiać, y, zasięgnąć opinii specjalisty, no a przy okazji uczciwie zapłacić. Zdarza się czasem, że nawet trafią do drugiego lekarza, z którym współpracuję. Nie, po zakończonej usłudze idą do mnie jeszcze tam na chwilę na pogaduchę. I taka jest tutaj właśnie siła YouTube'a, siła internetu. I, I wierz mi, że na 90%, a może i na 99% są to usługi, które mogłyby, mogliby mieć z pocałowaniem w rączkę w swoim mieście za pół ceny. Tylko tak jak w przypadku tejże Legnicy, nikt tam nie istnieje medialnie. No i jakiś wniosek dla Ciebie, bo niestety dla mnie tutaj jakiegoś swojego produktu żadnego nie przedstawiam, Pomyśl o tym, jakimś swoim właśnie produkcie do zaprezentowania. No, chcesz przykłady, to masz. Być może jesteś właścicielem jakiejś bieda szkoły jazdy, tniesz ceny prawda, dla kursantów, promocja zimowa, wiosenna, letnia, już niedługo będziesz robił za darmo, prawda? A tutaj nakręcisz parę tutoriali na temat obsługi samochodu w trakcie egzaminu i zdecydowanie przyciągnie to tych lepiej płacących kursantów. Bo nie tylko, że coś tam robisz, ale pokazujesz jak to robisz i że jesteś skuteczny. Być może masz jakiś gabinet kosmetyczny, fryzjerski, czy jakiś inny gabinet, prawda? A tutaj kilka opinii zadowolonych pacjentek. Wszystko zmienia o 180 stopni, prawda? I taka moja prywatna uwaga, filmy z ładną Panią się zawsze sprzedają, zawsze mają oglądalność, nawet jak ta Pani gada totalne bzdury. Musi być w zasadzie tylko urodziwa. I trzeci przykład, może masz jakąś inną firmę, jakąkolwiek inną firmę, borykasz się z brakiem klientów, i tak naprawdę jesteś na tyle doświadczony, że wiesz, czego ludzie od Ciebie chcą, no ale czemu nie trafiają do Ciebie, tylko do tego zioma za rogiem? A być może ten ziom ma stronkę. Któż go wie? Także, przemyśl sobie to wszystko tak na spokojnie. I co? Najlepiej zacznij od zaraz. W mojej opinii wystarczy nawet smartfon, jakiś prosty mikrofon, i powiedzmy do dzieła. Wszyscy naprawdę czekają na Ciebie, bo tak naprawdę jesteś unikalny w całym świecie, a nawet w całym wszechświecie. Wierz mi, że drugiego jak, takiego jak Ty nie ma. Jak troszeczkę masz więcej kasy, jesteś jakimś prawnikiem, jesteś jakimś fotografem, masz już jakieś podstawy, czy masz kasę, czy coś tam. Możesz tak jak ja, pójść w droższy sprzęt, w bardziej profesjonalne, tam jakieś układy, prawda? Natomiast na początek to nie jest zupełnie potrzebne. Ja uważam nawet, że ten zbyt profesjonalny sprzęt na początku tylko mi przeszkadzał. Nie byłem w stanie ogarnąć tego sprzętu. No i tak się męczyłem, męczyłem, aż w końcu coś tam wymęczyłem. Także na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Daj jakiś komentarz, jak ty to widzisz, czy masz swoje jakieś sukcesy na YouTubie i do zobaczenia w kolejnym filmiku.